Cześć, z tej strony Misteriazio i witam Was w serii Photoshop na Start, czyli lekcjach Photoshopa dla początkujących. Będą one przydatne dla osób stawiających pierwsze kroki w tym programie lub tych, które napotykają drobne, wydawałoby się banalne, problemy w czasie pracy graficznej. Będzie mowa o warstwach, maskach, korekcji koloru, trybach mieszania i o tym wszystkim, co jest niezbędne do swobodnego poruszania się w Photoshopie. Chociaż nie tylko w nim, ponieważ większość programów graficznych opiera się na podobnych mechanizmach. Będą też materiały dla posiadaczy cyfrowych aparatów fotograficznych, którzy chcieliby oszlifować swoje zdjęcia RAW. Ta część pośrednia przyda się też osobom, które używają lub chcą używać programu Lightroom. Warto dopowiedzieć, że lekcje będą posiadały też napisy w języku polskim, co umożliwi skorzystanie z tego kursu również osobom głuchym. Dlatego jeśli znacie takie osoby, które również chciałyby poznać podstawy Photoshopa, rzućcie im info o tym kursie. Cały materiał Photoshop na Start pozwoli na realizację mniej lub bardziej skomplikowanych projektów, poczynając od prostych miniaturek i banerów, np. Na, na YouTube czy Facebook, aż do retuszu zdjęć i fotomontaży. Oczywiście będzie to na poziomie podstawowym i nie poruszę wszystkich niuansów danych tematów, ale będzie to na tyle wyczerpujące, by w trakcie kilkunastu odcinków dać solidny fundament dla dalszego rozwoju w dziedzinie grafiki komputerowej. Już teraz chcę Was oczywiście zaprosić do oglądania, polubienia filmów i zasubskrybowania kanału, by być na bieżąco z nowymi odcinkami kursu i nie tylko. Jeszcze bardziej zachęcam do komentowania filmów i zadawania pytań, dzięki czemu będę mógł Wam zaoferować materiał, który będzie dla Was czytelny, prosty i jasny. Bezbędnego przedłużania zapraszam i pozdrawiam Was serdecznie.